Witam wszystkich serdecznie. Kolejne podsumowanie prac, co tu się udało zrobić, a troszeczkę się udało zrobić, bo garaż troszeczkę zmienił kształty, ustawienie oraz y, kilka rzeczy się dzieje naraz, więc y, jest o czym trochę opowiedzieć. Prawdopodobnie o połowie zapomnę, w trakcie powstawania kolejnych rzeczy, jak to się mówi, nic na siłę, tylko młotkiem, więc poczekałem aż coś się więcej wyjaśni, więc jest nowa wtyczka, to będzie podłączone do alternatora, także jak będę potrzebował na CITO wymienić alternator, przepiąć się pod skrzynkę, bądź na przykład odcinek o uziomie był, dlatego tutaj też się zrobiło czysto kolejną rzeczą, że jest, są przetwornice, To mam ustawioną na 16V mam nadzieję, że złapie jest 16V, bym zapomniał takie jeszcze gratis pamiętacie odcinek był o wybuchającym grzeniku. wszystkie plusy, czyli te czarne kabelki co tu są są też tu więc jest lepiej więc jak to się mówi, jest robiona diagnoza w locie. Czyli auto jedzie i w międzyczasie zmieniamy opony. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, tutaj jak mam już przygotowane już kilka lat wejścia z PV to zaczynam tutaj robić porządek od środka. Solder maska. Mam power bonky, porobione na różnych solder maskach i eksperymentuję nad grubością bo co było robione bo pomału 2-3 tygodnie temu ostatnio coś było kręcone więc co zaczynamy zaczniemy sobie tutaj od stacji odzyskiwania ciepła cały czas prowadzę testy dzisiaj jeszcze robiłem uszczelnianie bo tak widać że jest przebarwienie źle to yy, kiedyś przegrzałem i nie dogrzałem, z jednej strony będzie to pokazane w, na zdjęciach było nie dogrzane, przez co cyna nie weszła w kielich i miałem takie lekkie ciurczenie na szczęście teraz już, jak to się mówi, nic nie ma tylko puściłem żeby się odpowietrzyło jak widać pompa ciągnie, bo na powrocie mamy takie 19 a na zasilaniu mamy Teoretycznie to jest zasilanie ciepłe. no Jakby stąd było zasilanie, no to by było stąd zasilanie. Tylko, że teraz bierzemy od drugiej strony z drugiego grzejnika. A tutaj mamy takie 16, no 17, coś takiego, mniejsza z tym. Troszkę mi poziom spadł, więc stawiam, że się odpowietrzyło, bo... Jak widać, te, tą mokrość to nie jest woda, to jest glikol. Tu mi się troszeczkę rozlało, ale już to mam opanowane. Zgodnie z jedną rozmową bym musiał wymienić oringi na troszeczkę większe, więc to mnie chyba też czeka w przyszłości. Więc tak, tutaj troszeczkę inaczej poprowadziłem przewody, jak widać. Są uprowadzone już po ścianie mniej więcej. Przez lato będę tutaj dalej to robił, żeby było jak to się mówi na tip-top ale już mniej więcej wiem jak będę musiał dać tutaj to jest w tym niebieskim streczu jest poprzeczka spod deski rozdzielczej samochodu nie wiem rozpórka czy jak to się nazywa fachowo jak ktoś wie może napisać i to przyjdzie tutaj, tu będzie tak do góry i będzie tak wzdłuż że przewody będę mógł powiesić, dodatkowy osprzęt i tak dalej. Decyzja zapadła, mniej więcej tutaj będzie skrzynka elektryczna. Miała być z tamtego kąta, ale koncepcja się zmienia. W trakcie powstawania kolejnych rzeczy, jak to się mówi, nic na siłę, tylko młotkiem, więc poczekałem, aż coś się więcej wyjaśni, więc wyszło, że tak to będzie zrobione. Dobra. Tutaj testy są prowadzone, jak widać poziomnica, bo zawsze sobie sprawdzam czy w pozi poziomo jest wirnik, żeby czasem coś nie uszkodzić. Stanowisko jest zrobione na nowo, mam przynajmniej gdzie teraz kabelki powieszać, wszystko mniej więcej sobie leży, troszeczkę inaczej przekombinowałem, tak z ciekawości po tym co się dzia działo u znajomego na kanale, to wszystkie łatwopalne rzeczy z dala od prądu nie wiedziałem, że płyn do spryskiwaczy jest łatwopalny ale tutaj ten mały znaczek o tym świadczy muszę znaleźć na to lepsze miejsce, może ktoś zauważył nie typowo łatwopalnych rzeczy tutaj nie trzymam osobno jest bak do tego, ten bak jest pusty choć ten bak będzie niedługo testowany bo mam nowe kable zrobione to są kable głośnikowe, które kiedyś były w instalacji, jest nowa wtyczka, to będzie podłączone do alternatora. Także jak będę potrzebował na CITO wymienić alternator, przepiąć się pod skrzynkę, bądź na przykład ten agregat będzie współpracował z tym agregatem, cokolwiek, wtyczka, pyk, pyk, cyk, lecę. Dobra, co tu jeszcze, co tu jeszcze? Odcinek o uziomie był, dlatego tutaj też się zrobiło czysto, w tej racji. No i w międzyczasie leci oczekiwanie na 24 godziny dla akumulatora. Kolejną rzeczą, że jest, są przetwornice. To mam ustawioną na 16V. Mam nadzieję, że złapie. Jest 16V ustawione, mam naklejki, bo znając mnie popierdziłbym coś tu mam też nastaw... napisane 16V jest solder maska żeby mi jakaś tu zwora się nie zrobiła wszystko co z zewnątrz też jest potraktowane solder maską więc ładuję sobie bezpośrednio ładowarką procesorową modelarską akumulatory i ładowanie przed testem po się na przebiega z mojego prowizorycznego jeszcze układu, co jest podłączony pod płyty czyli pod minus i pod plus bezpośrednio mam, no nie bezpośrednio jest bezpiecznik, szybki 7,5 w razie W jakby coś się działo więc tu się to dzieje, kolejne akumulatory już tutaj się testują ja raczej są przygotowane do testów co, co jeszcze tutaj na razie stoję w miejscu czekam na dostęp na dostarczenie części muszę coś porobić zanim długo się wezmę za izolowanie przewodów raczej rurek z racji, że ja zawsze zostawię to, zostawiam połączenia na dłuższy czas żeby to wszystko popracowało i tak dalej, żeby czasem gdzieś coś nie ciekło bo jak y, zrobicie rurki, od razu dacie sobie izolację na nią to później nie dojdziecie do tego czy kajś Wam coś cieknie czy nie cieknie więc ja zawsze sobie wolę poczekać a za jakiś czas będziemy zakładać izolację tu jest tyle w temacie to może dzisiaj jeszcze będę kończył więc to, jak to się mówi, zabawka z tymi kablami zajmuje bardzo dużo czasu bo to masz 8 przewodów na jeden na jeden biegun ale to jest dobre, że jest bardzo e, dużo żyłek, a żyłki lubią przewodzić prąd na dokładnie dobra, to będzie tutaj od tej strony, aha, bym zapomniał takie jeszcze gratis Pamiętacie odcinek był o wybuchającym grzeniku. wrzucę link do tego Tylko popuściłem to, jeszcze nie odkręciłem, więc sam nie wiem co tam się stało w środku Spuszczam olej Co tu się stało w środku? Czy będzie widać gdzie to wybuchło? Hm. Nie widać, powiem szczerze Gdzie się coś stało Ale definitywnie wybuchło. Nie wiadomo gdzie. Nie widać jakoś mocno rozerwanego. Nie Zrobię obdukcję i ewentualnie wrzucę zdjęcie. Więc Może dojdziemy do tego co się stało z tą grzałką. No ale tutaj sobie jeszcze schodzi resztówka oleju. No i jak zawsze Używane AGM, -y, które umarły, na coś się przydają. Dobra podpórka do grzejnika. Tylko, że ten grzejnik też jest zmęczony i dopiero teraz się skapłem, że on był spawany, i dlatego możliwe, że on moczył. Więc go będę musiał tak samo wrzucić na ciśnienie i zobaczyć, czy gdzieś nie, nie robi piany. Więc to taki gratis, jak to się mówi, w trakcie i lecimy do akumulatorowni, bo tam też troszeczkę się podziała. A więc jesteśmy w akumulatorowni i tak, mamy pierwszy rząd, nic się nie zmieniło, drugi rząd. O, coś tutaj może ktoś zauważył różnicy, yy, już minusy, no tutaj jeszcze będzie przerobione, wszystkie minusy są z jednej strony, wszystkie plusy, czyli te czarne kabelki, co tu są, są też tu. Więc jest lepiej. Nie wiem, czy o tym mówiłem. No to jednak minęło czasu troszeczkę i dużo się działo. Każdy rządek będzie miał własny akwoaktywator, czyli ociarczacz. Niech będzie było kupione, kosztowało, niech, niech zajwania. Teraz tak, equalizery będą każdy centrycznie. Jest dolna reja, środkowa, górna, to jeszcze nie jest zmienione, bo tutaj jest tak. A te nowe już są lutowane, jest grubszy kabelek, to będzie wszystko jeszcze układane, bo niestety to jeszcze muszę rozłożyć. A to już jest dobrane, bo mniej więcej te pojemności co tu są, mniej więcej opowiadają tym, dwa się tam jeszcze w sumie cztery się będą robić i później dobiorę do tego tu a później będę tutaj dobierał do tego dlatego to już jest przygotowane, mostek jest dłuższy i on daje radę robić te 24 a później po prostu wstawię nowy mostek z 16 połączę je szeregowo i równolegle jak powinny być i lecę, już będzie jedna raja gotowa Kolejne akumulatory wskoczą tu i będzie kolejna i później będę leciał tutaj, w ten sam sposób. Więc jak to się mówi, jest robiona diagnoza w locie. Czyli auto jedzie i w międzyczasie zmieniamy opony. Na takiej zasadzie tutaj robię. Ten już jest gotowy i w zależności jak wyjdzie ten kolejny, który tam czekał, będzie albo dodany do tego, albo będzie gdzieś tutaj wstawiony. W, zależny, w zależności, jak wyjdzie pomiar. Ale zobaczymy. Na razie nie wyprzedzam. Więc y, tak to wygląda. Zrobienie wszystkiego na y, tych wyłącznikach no, rozłącznikach super rozwiązaniem. Jedynie się zastanawiam, czy. Tutaj ma tylko plusy. Na tym rozłączam. Czy nie zrobić tego samego dla minusów? Dajcie mi znać, bo yy, żonglowaniem kabli, tych yy, głównych zasilających, nie ma problemu. Bo ja sobie to wyłączyłem tu. Nie ma problemu. Ale gorzej, jak masz cały czas żywy kabel nazwijmy to żywy bo minus jest cały czas wpięty w sieć i musisz uważać, żeby nie dotknąć czymś, żeby nie zrobić np. z instalacji 24V, 12V i zrobić jakieś ała tak pomału daje mi do myślenia, czy nie rozbić jeszcze minusy osobno na takie apatory, że Plusy z jednej, minusy z drugiej i mogę rozłączyć plus i minus i wtedy nie ma problemu. Dobra, tyle. Aha, pamiętacie tą skrzyneczkę? To właśnie była skrzyneczka od grzejnika, ona jest OK. Pytanie było, czemu nie zrzuciło tutaj tej B6, co jest w środku? Tu jest B6. Wyszło po prostu tak, że tamta faza była mocniej już obciążona innymi urządzeniami więc szybciej wybiło zabezpieczenie, które już było obciążone, niż to co tutaj było, więc tyle w temacie, nie zagaduję, życzę jeszcze miłego, spokojnego dziąka, trzymajcie się ciepło, trzymajcie akumulatory naładowane oraz swoją energię życiową, więc do zobaczenia, do następnego, cześć! Zapomniałem jeszcze powiedzieć tutaj, jak mam już przygotowane już kilka lat wejścia z PV, to zaczynam tutaj robić porządek od środka. Że linie idą osobno. Jedynie jak to się mówi, takie małe problemy, żeby to wszystko rozplątać. No i brakuje mi materiałów, bo tutaj jest ostatnia, a tu już są zwykłe. Więc za niedługo jeszcze to zostanie wymienione na ten typ, żeby było osobno, żeby nie, nie kusić losu i później ten cały Saigon, co tu jest, będzie poukładany tu. Ewentualnie zrobię jeszcze drugi rozdział, żeby nie było za dużo w jednym, ale to wyjdzie w praniu, no ale oczekiwanie na części, oczekiwanie na wypłatę. No. Jeszcze później jeszcze to będzie gdzieś tam wstawione na koniec filmu i jeszcze później wstawię to, co dzisiaj robiłem. Więc trzymajcie się jeszcze raz ciepło. Do zobaczenia. Cześć! Jeszcze temat, który robiłem już długo, teraz pokazuję, bo zdaję egzamin. Solder maska. Mam powerbonki porobione na różnych solder maskach i eksperymentuję nad grubością bo tutaj jest na przykład mega grubo, tylko że to schnęło pod lampą chyba prawie cały dzień pod lampą UV a tu była lekka warstwa i to wyschło w pół godziny jakoś tak to było tak na że nie umiało to w ogóle wyschnąć na kilka razy to musiałem brać i próbowałem różne kolory jak, która kryje i tak dalej no i są powerbąki zrobione już z, z bezpiecznikami. Na przykład to podpisane KO jest, są po prostu ogniwa, które się rozładują same, i dlatego też wszystko jest na ptyczkach, tylko że jedną ręką nie idzie, ale poszło. Jest na wtyczkach, idzie oddzielić, idzie zamieniać moduły, jakie, jakim chcę ładować, co chcę ładować. Na przykład mam do dyspozycji C, to ładuję C. Potrzebuję moduł, który ma na Lightning, to ładuję Lightningiem, więc zrobiłem to modułowe. To są na razie trzy, w trakcie jestem z modułem większym, tylko czekam na części. Nie, nie umie dostać części z Chin, teraz wszystko idzie powoli. Jednego powerbunka zrobiłem na całkowicie nowych ogniwach, kupiłem, niby mają 3400 deklarowanego. To jest powerbank, co jak jeżdżę autem, to żeby nie ładować samochodu, bo nie jestem przekonany do tej metody, zawsze powerbankiem się ratuje, jak trzeba nawigację, jak to się mówi nakarmić. Więc to jest tyle. To można powiedzieć, że to jest wersja 3, bo wersja 2, ten duży pakiet niestety nie był praktyczny. Fajnie był pojemnościowy, ale praktyczność obsługi zerowa, więc będzie za niedługo wersja 4, rozwojowa. Jak to lubię mówić, nie warto wsadzać wszystkie jajka do jednego koszyka, bo można skończyć głodnym, więc Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć. No i mała naprawa. Rzucę zdjęcie tutaj w tym miejscu. Prawdopodobnie cieknie, jest niedogrzane. Ustawiłem to mniej więcej, żeby to był najwyższy punkt, bo ciepło idzie do góry. Odkręcamy sobie gaz. Troszeczkę zakręciło manometrem damy sobie około jednego mniej więcej to wtedy działało no, ten manometr to będzie do poprawy jak będziemy testować dalej agregat z kosiarki, ale innym razem teraz chodzi o to żeby to mniej więcej zrobić Gazu. pokażę wam tylko część bo mi w pewnym momencie braknie jak to się mówi rąk żeby dwie, dwie albo trzy rzeczy naraz robić więc chyba się zacznie od teraz bo nie będę was naciągać na minutę jak próbuję odpalić palnik Dobra, nie naciągam z walką z palnikiem jedną ręką. No dobrze, chwila strachu i się udało. Dałem sobie pastę do lutowania w te miejsce w trakcie grzania. I wciągło mi fajnie tutaj wszystko ładnie. Nadlutowałem wszystko. Przed chwilą dokładnie skończyłem, a to już jest zimne, bo na dworze, jak widać, jest mróz. Jest wiatr, nie przegrzałem za bardzo, konopki też za bardzo nie przetopiłem, więc chyba jest ok, przepraszam za ujęcie. Dołem mi wykapało, więc stawiam na to, że powinno być git, Nie mi się to tak to średnio podoba, że jest taka mała, ale nie jest git, dobra. Przepraszam, ale już nie chcę to kolejny raz pouprawiać. Tutaj jedynie jak zaczęło się to mocniej grzać, to było widać, że glikol zaczyna wy... wyciskać z kielicha, bo to zaczęło wrzeć w środku, bo to było ponad 200 stopni. Więc zaczęło to wrzeć, wyszło wszystko pasta, cyna na samą górę, aż się rozlało i jest majonez. Można montować z